Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam was na kolejnym spotkaniu przy Piśmie Świętym. Bardzo intrygujący temat Sobota, a Koniec Świata. Zarówno Sobota i Koniec Świata mogą być elektryzujące i takimiż są. Zatem bardzo serdecznie zapraszam i dziękuję, że dołączyliście do nas. Hmm. Ja mam na imię Marek, a w studio dzisiaj razem ze mną będziemy otwierać wspólnie Pismo Święte ze Zbyszkiem, z Mirkiem i z Remkiem. Nie robimy tego sami, bo któż mógłby zrozumieć słowo samodzielnie, zatem chcemy jak zawsze weschnąć w modlitwie. Mirku, poproszę Ciebie. Ojcze Nasz Niebiański. Stwórcą nasz i Zbawicielu. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, za to, że dałeś nam ten przewodnik na, dla naszego życia duchowego. Panie, prosimy Ciebie, abyś nas oświecił, abyś dał nam swoją mądrość Ducha Świętego, abyś był naszym nauczycielem, abyśmy i my tutaj, i też osoby, które będą oglądać e, zrozumiały Twoje przesłania, abyśmy pogłębili naszą wiarę, zrozumienie i abyśmy mogli potem stosować to wszystko w życiu, aby, Panie, Twoja światłość mogła uzewnętrzać się w naszym życiu, aby wiele osób, które będą nas spotykać, mogły zobaczyć Twój charakter, aby mogły pokochać Ciebie, pokochać Twoją księgę. Prosimy o to, Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Temat końca świata jest elektryzujący, nie od dziś, ale to jest coś, co przyciąga, zatem jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, trafiliście na kanał Nadzieja TV, spotykamy się, żeby otwierać Pismo Święte i zastanawiać się nad kolejnymi tematami. I sięgamy do ostatniej księgi Pisma Świętego, do księgi Apokalipsy, gdzie no, zdawałoby się wszystko będzie jasne i mamy nadzieję, że po tym studium będzie troszeczkę bardziej jasne. A Pozwólcie na taki mały kontekst, bo jesteśmy aż w XIV rozdziale, gdzie Pan Bóg posyła trzech aniołów, żeby całemu światu coś przekazali, ale... To nie jest jedyny fragment, który będziemy rozważać, bo zawsze trzeba spojrzeć gdzieś w szerszym kontekście. Więc takim szerszym kontekstem jest 13 rozdział, gdzie najpierw widzimy działanie przeciwnika, bo to zawsze Pan Bóg odpowiada. Najpierw widzimy smoka, który się pojawia na początku 13 rozdziału, który przekazuje władzę bestii, a później pojawia się kolejna bestia, która zwana jest też fałszywym prorokiem. Jak prześledzicie sobie 13 rozdział Księgi Apokalipsy, to zobaczycie takie trzy moce, które... Działają przeciwko ludziom wiernym Bogu. Taka ciekawostka, bo to chodzi, żeby z tego słowa wyciągnąć pewne ciekawostki. Kiedy widzimy te trzy moce, często teolodzy mówią: to jest fałszywa trójca, czyli tak jak Bóg przejawia się jako trzy boskie istoty. Tak samo diabeł, kiedy działa, to on również na to podobieństwo przychodzi. I tutaj mamy taki ciekawy obrazek, gdzie smok przekazuje władzę bestii, która pojawia się na arenie dziejów. I tam w czwartym wierszu, XIII rozdziału jest powiedziane, któż jest jak bestia? Kiedy cały świat, wydawałoby się, idzie w podziwie, któż jest jak bestia? I to taka ciekawostka, odkryłem to przy okazji tego studium, więc od razu mówię na gorąco w tym wprowadzeniu. Tak jak imię, które pojawia się w odniesieniu do Jezusa. Michał, który jest jak Bóg. Więc tutaj widzimy te kolejne analogie i mamy nadzieję, że znajdziemy ich dużo więcej, ale widzimy ten 13 rozdział, gdzie e, opresyjne moce wydawałoby się jakby stłumiły wszystko to, co robi Bóg, a gdzie my w tym wszystkim? E, I czternasty rozdział jest Bożą odpowiedzią. To jest taki kontekst, a teraz żebyśmy mogli razem porozmawiać. E, czy widzicie w Piśmie Świętym jeszcze inne miejsca, gdzie sytuacja wydaje się tak dramatyczna, gdzie e, wszystko jakby się przewraca, ale jednak Bóg ma jakąś odpowiedź? Czy to jedyne miejsce, czy, czy to jest coś, co widzimy wcześniej? Znaczy, mamy takie indywidualne i globalne przypadki, bo hmm, historie różnych bohaterów Biblii, historie patriarchów, też są obfite w takie wydarzenia, czy też narodu izraelskiego w czasie Starego Testamentu, gdzie przychodzą momenty kryzysowe, a w ostatniej chwili Bóg przychodzi z odpowiedzią ratującą. I to jest przygotowanie też na takie większe globalne kryzysy, które są opisane w proroctwach. Czy to jest Księga Daniela, czy właśnie Księga Apokalipsy, jest ten sam schemat, czyli trudne wydarzenia, wydawałoby się jak w scenariuszu filmowym, taki kryzys nie do przełamania i nagle przychodzi Boża interwencja. Czy nie sądzicie, że tytuł naszego dzisiejszego rozważania jest taki troszeczkę niecodzienny, bo o ile koniec świata kojarzy się ludziom, z jakimś kataklizmem, trzęsieniem ziemi, armagedonem, nie wiadomo czym jeszcze, to wstawienie do tego zestawu soboty wydaje się co najmniej dziwne, prawda? No jaki związek może mieć sobota z końcem świata? Jaki związek może mieć luty z końcem świata, tak? czy jakakolwiek inna data? Więc wydaje mi się, że może powiedzmy o tym, dlaczego ta sobota jest właśnie tak ważna? Jaki, jakie relacje istnieją między tym dniem? A końcem świata. Może, może żadne, a może jednak one istnieją. I wydaje mi się, że o tym warto powiedzieć, szczególnie dlatego, że ktoś może po raz pierwszy jest z nami i zupełnie nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, na pewno do tego e, zmierzamy. Natomiast e, najpierw, żeby zobaczyć e, ten, ten kontrast pomiędzy e, sytuacją, gdzie wydawałoby się, jeżeli Bóg jest potężny i mocny, to przecież wszystko musi być w Jego ręku. Cokolwiek On powie, tak się dzieje. A tymczasem widzimy zarówno w tym proroctwie, jak i w wielu innych, Remek wspomniał Księgę Daniela, że e, mamy obraz świata, gdzie um, wszystko idzie jakby nie w tę stronę. Um, czy ten moment w Księdze Apokalipsy, 13 rozdział, i gdybyśmy mogli przeczytać um, kilka fragmentów, Mirku, może je poproszę, um, trzeci, a później siódmy i ósmy wiersz. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.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 że wszyscy idą w podziwie. Widzimy tutaj taki pochód, jakby cały świat został oszukany. Czy, czy w takim momencie nie, nie czujemy się przytłoczeni, Czy nie czujemy się w, w obliczu tych wydarzeń, a może one już w jakimś wymiarze trwają? No, kim my jesteśmy? Czy jesteśmy w stanie stawić czoła takiej masie? Dostałeś, Marku, bardzo ciekawego zagadnienia. Dlatego że rzeczywiście wiele osób pyta, jak to jest, że Bóg Wszechmogący, ten, który może wszystko, który może sobie wszystko absolutnie poddać, działa tak, jakby go nie było. Jest w niektórych sytuacjach wielkim, nieobecnym. Ludzie pytają, Boże, gdzie jesteś, kiedy dzieje się źle, tak? I, i ten brak aktywnego Bożego działania, no, rodzi takie pytanie. Musimy pamiętać, że Pan Bóg znajduje się w bardzo niekonfrontowej sytuacji, dlatego że o ile Pan Bóg działa trzymając się zasad, o tyle szatan stosuje wolną amerykankę i szatan sięga po intrygę, po różnego rodzaju spiski, po nieczystą grę. Pan Bóg nigdy tego nie robi. I w związku z tym, kiedy Pan Bóg działa, czasami pozwala, żeby zło wydało owoce. Do tego trzeba czasu. Do tego trzeba pewnych sytuacji, żeby przyglądając się im, do czego one prowadzą, jakie skutki wynikają z takich czy innych działań, przekonać się, kto kim jest. A więc... Gdyby Pan Bóg zastosował metodę szatana i użył siły... Takiego dociskania tak, stałego, w, każdej, w każdej takiej sytuacji trudnej, to nigdy byśmy się chyba nie dowiedzieli, czym Boże działanie różni się od działania diabła. Tu i tu jest siła, przymus, presja, a więc Pan Bóg zupełnie inaczej działa w stosunku do świata, który stworzył. Tutaj przypomina mi się jedna z ksiąg Starego Testamentu i można powiedzieć, że ma niewielki związek z apokalipsą, ale Księga Estery. Jest ciekawe, że to jest jedyna księga w Biblii, w której ani razu nie pada słowo Bóg, ale mamy w tej księdze obraz Boga działającego w ukryciu i realizującego swój plan. Ciekawe dopiero w momencie, jak sytuacja jest kryzysowa, Kryzysowej, Tak, właśnie w momencie kryzysu. Tak. Więc to widać pewien schemat, mm -hmm. e, który przejawia się zarówno w tych historiach Starego Testamentu, jak i również mamy tutaj to w tych ostatnich wydarzeniach. A 14 rozdział, pierwszy wiersz. Mirku, zdaje się, że jesteś etatowym na razie <śmiech> czytaczem. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane Jego imię na czole i imię Jego Ojca. Tak, czyli widać, że po jednej stronie jest całe mnóstwo zwiedzionych, ale jest... Pojawia się Jezus na scenie kolejny raz, jako ten zwycięzca, a z Nim 144 tysiące. To, to oczywiście taka mała dygresja, ale y, to zawsze intryguje ludzi. Koniec świata, 144 tysiące, Apokalipsa. A, jaką byście dali odpowiedź? Jak się załapać na 144 <śmiech> tysiące? Z jest Księga Symboli. Pamiętajmy o tym, że Apokalipsa ma swój język i musimy być bardzo ostrożni, żeby nie wprowadzać chaosu w strukturę tej księgi. Bo jeżeli zaczniemy wybierać, jakie liczby są tam dosłowne, a jakie symboliczne, możemy mieć potem problem. A zatem lepiej przyjrzeć się cechom tych ludzi, niż kłaść nacisk na liczbę. Poza tym mówimy o jakiejś elicie. Czytając Ewangelie, które są pisane prostym językiem, nie widzimy tam żadnych dwóch klas zbawionych. Jedni będą w niebie, drudzy na ziemi, jedni będą bardziej, inni mniej wyróżnieni. Gdyby zbawienie opierało się na tym, co my możemy Bogu dać, to wtedy w zależności od zasług możemy to dostać coś nie lepszego, coś mniejszego. Ale jeżeli zbawienie jest darem łaski, to znaczy, że wszyscy bez wyjątku będziemy w niebie tylko dlatego, że Pan Bóg zechciał nas tam mieć. A więc jakie zasługi, jakie przywileje, jaka elita? Ale to jest ciekawe pytanie dotyczące 144 tysięcy. Tak mamy w 14. rozdziale ich cechy charakteru, ale w innym, analogicznym miejscu, w siódmym rozdziale, mamy taki znak rozpoznawczy tej grupy. Ja pozwolę sobie przeczytać. To jest siódmy rozdział, a trzeci, drugi, drugi wiersz. Czytam w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Zobaczyłem też innego anioła, jak wznosił się od wschodu słońca, a miał przy sobie Pieczęć Boga Żywego. zawołał donośnym głosem w stronę czterech aniołów, którym zezwolono szkodzić niebu i ziemi. Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy sług naszego Boga na ich czołach. To mi się też przypomina y, sytuacja kryzysowa ze Starego Testamentu. No, Apokalipsa jest też księgą cytatu Starego Testamentu, nawiązań. Sytuacja z Księgi Ezechiela gdzie mamy też wizję pieczętowania ludzi literą TAU na czołach, która ta pieczęć miała ich ratować od zagłady wewnątrz miasta. Żeby było ciekawiej, ten znak, znak kreślony atramentem na ludzkich czołach, ludzi, którzy wzdychali z powodu grzechu w Jerozolimie. Litera Taw w alfabecie hebrajskim w czasach Ezechiela miała znak krzyża. A więc to też jest ciekawe, że... No, jest potężna głębia w tym wszystkim, ale wracając jeszcze Margo do Twojego pytania, gdyby tę liczbę potraktować dosłownie, to pamiętajmy o tym, że liczba 144 tysięcy dotyczyłaby 12 pokoleń Izraela. Mhm. I to nie wszystkich. Zatem tak. jest to oczywiście liczba mm. symboliczna, bo apokalipsa bardziej niż na ilość zwraca uwagę na jakość, czyli właśnie na ten charakter. A, a same prorostwa też nie są dane nam po to, żebyśmy w nie wniknęli, żeby przechytrzyć kogoś. Ja często lubię mówić o tym, żeby się załapać na ostatni autobus. Ludzie patrzą, prorostwa, mówią, o to jeszcze nie, jeszcze żyję po swojemu, żeby później wskoczyć. To też nie jest po to, żeby innych bić po głowie, że ja wiem, a wy nie wiecie, albo żeby gdzieś pana Boga wprawiać w zachwyt, że o, jak fajnie tutaj o, ci tak rozumieją. Hmm. Chodzi, no właśnie. Um, o znaczy, co chodzi z proroctwem? Po co zostało dane proroctwo no takie właśnie, jak to? Generalnie prorok. Mamy trochę chyba wypaczone, jakby e, taką wypaczoną perspektywę pojmowania, definicję e, proroka, bo zazwyczaj prorok jawi nam się jako ktoś, kto. E, Odkrywa przed nami jakąś chronologię. Rozwija kalendarz, zaznacza jakieś punkty Bożego działania. Czasami się tak rzeczywiście dzieje, ale generalnie prorok to jest ktoś, kto pojawia się w życiu zagubionych ludzi. Kiedy Kościół jest na zakręcie dziejowym, kiedy dzieje się w Kościele coś nie tak, kiedy potrzebujemy odpowiedzi na pytania, ważne pytania w naszym życiu czy w życiu społeczności, prorok pojawia się i mówi, tak mówi Pan, taka jest wola Boża na dziś przede wszystkim. A więc prorocy uczą nas żyć. Owszem, rozwijają przed nami perspektywę przyszłych wydarzeń, ale zazwyczaj prorocy mówili, jak żyć teraz w tej trudnej, kryzysowej sytuacji. Myślę, że są jeszcze takie dwie nici spajające proroctwa. Pierwsza to są wątki mesjanistyczne. Zarówno w Starym Testamencie, jak i Nowym Testamencie. Wskazanie pod różnymi symbolami, że jest wybawienie ze strony Boga w postaci Mesjasza, który ma przyjść, i zbawić naród. A druga m, alternatywa, przed którą stawiają prorocy i taki jasny wybór kierowany do adresatów ich przesłania, to jest komu będziesz oddawał cześć. Tak? Mamy m, historię taką bardzo ilustracyjną z góry Karmel i proroka Eliasza, który no, wzywa do tego, żeby oddawać cześć prawdziwemu Bogu, a nie innym Bogu. Mamy przesłanie Księgi Izajasza, gdzie głównym przesłaniem jest to, że Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem, a inne wyobrażenia są fałszymi, fałszywymi bóstwami. I ciągle prorocy stawiają alternatywę przed człowiekiem. Komu będziesz służył? Kto będzie dla ciebie najważniejszy? Wskazując na Boga, który ich posłał jako tego, który jest prawdziwym Bogiem godnym oddawania mu czci i oddawania mu chwały. No i właśnie podobną sytuację mamy. Mirku, ja jeszcze tak. chciałem powiedzieć, bo warto by było przeczytać z Księgi Mosa z trzeciego rozdziału i siódmy wiersz. Zaiste nie czyni, nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Czyli Pan Bóg daje też prosto po to, aby. Y Ludzie mogli się przygotować na te wydarzenia, tak? Jakby nie chcę zaskakiwać tak? ludzi, którzy jesteśmy no, biedni, grzeszni i mamy ograniczoną wiedzę, tak? Bóg daje to wszystko, pokazuje też i też proroctwa, które się wypełnią. Daje nam to taki no, autorytet Pisma Świętego, że to jest prawda że Bóg jest wszechwiedzący, że kolejne wydarzenia, czy kolejne m, rozdziały, które są Rząd w Biblii, czuwa nad tym. Czuwa, są wiarygodne, tak. warto warto. I, I właśnie w takich okolicznościach, pito. kiedy widzimy, że cała Ziemia w tym 13 rozdziale idzie w podziwie, poszła w drugą stronę, wtedy pojawia się prorostwo, które mówi, słuchajcie, to no właśnie ja wiedziałem, że tak będzie, ale uwaga, mam na to moje antidotum, moją odpowiedź. I przechodząc do sedna... Do czego namawia bestia, fałszywy prorok, smog, czyli te moce z 13 rozdziału, do czego prowadzą całą ludzkość? Już wiemy, cała Ziemia idzie za nimi w podziwie. Co jest takim sednem ich namowy, ich zwiedzenia? To no, nie jest namowa, to jest, to, to jest nakaz. Nawet nakaz, tak. Jedni to idą namowa, To jest takie delikatne działanie, prawda? Mhm. To jest przekonywanie sugerowanie, natomiast to jest nakaz, to jest po prostu, yy, nie ma opcji innej, musisz to zrobić. A jeżeli nie, spadną na ciebie konsekwencje. A więc tutaj widać tą słabość wszystkich struktur, poprzez które działa szatan, że jeżeli muszę sięgać po przymus, to znaczy, że brakuje mi argumentów. Tak. Że w tym, co robię, nie ma prawdy. Ja muszę zmuszać, ażeby ktoś tą drogą chciał pójść. No i ciekawa rzecz, bo tak, z jednej strony mamy pewne działania, które rozgrywają się na ziemi, natomiast anioł, o którym czytamy w rozdziale 14, on leci przez środek nieba. Niektóre tłumaczenia mówią, że, że znajduje się tam, gdzieś zenit czyli w tym centralnym punkcie nieba i no, widać tą różnicę, ten kaliber przesłania między tym, co się dzieje na ziemi i tym, co ma niebo do powiedzenia. To są zupełnie dwa inne światy. Tak, ale wciąż jakby całość, cały świat idzie w podziwie za bestią i bestia prowadzi do, do jakiegoś uwielbienia i oddania pokłonu. Więc co dziwne, bo żyjemy w świecie mało religijnym, a apokalipsa daje taką wizję, że przyjdzie czas, że wszystko sprowadzi się do kwestii jakiegoś kultu. Ale jest takie powiedzenie, które mówi, że ludzie traktują religię jak autobus. Wsiadają do tego, które im pasuje. Jezus, kiedy mówił o wąskiej i szerokiej drodze, mówił, że jest religia dokrojona do potrzeb grzesznego człowieka. więc ten Kościół, ta droga, ta religia będzie dla mnie odpowiednia, która wychodzi naprzeciw moim pragnieniom. Kościół jest dla mnie, Bóg się musi dostosować do mnie. Kościół musi mi dać coś wartościowego, żebym chciał w tym Kościele być, a więc jest to dokrojone do mojego poziomu, grzesznika. Tak? Natomiast Pan Bóg stawia pewne wymagania. Bóg daje nam prawdy, z którymi się nie dyskutuje, dlatego że są prawdy uniwersalne, prawdy niepodlegające głosowaniom, w demokracji, prawdy objawionej. I, I to jest właśnie to, że wąska, szeroka droga, powszechna jest niestety ta droga szeroka, i, I to jest smutek, że, moi drodzy, jeżeli traktujemy religię w swoim życiu, duchowość w swoim życiu, jako taką dyscyplinę dodatkową, to zawsze będzie ona dla nas mało istotna. To będą takie ochłapy naszego czasu, to będą jakieś takie y, powierzchowne zachowania. Tam, gdzie jest prawdziwa wiara, tam jest gotowość do poświęcenia, do poniesienia jakiejś ofiary z naszej strony, bo to jest dla nas ważne. Religia nam się kojarzy z takimi głęboko duchowymi treściami z istotą nadprzyrodzoną, oddawanie jej czci, naśladowanie tej istoty, wdrażanie w życie jej praw. Ale biorąc nawet taki prosty, biblijny przykład, gdzie apostoł Paweł nazwał chciwość bałwochwalstwem, czyli formą pewnej religii. I kiedy patrzymy na 13 rozdział Apokalipsy, tak naprawdę gdzieś... A, jest echo takiego, takiej przyziemnej religii, ponieważ ten trzynasty rozdział, od, mm, wizja tego trzynastego rozdziału odsyła się do przymusu ekonomicznego. Prawda? A więc ludzie podatni na y, taki komfort ekonomiczny, wręcz graniczący z bałwochwalstwem, z chciwością, są w stanie zrobić wszystko, aby ta ich potrzeba tej płytkiej, zmysłowej religii została zaspokojona między innymi przez oddawanie czci tej większej sile, która inspiruje ich do, do tego przymusu. Tak naprawdę kiedy myślimy o tym tej czci oddawanej smokowi mamy trzy rodzaje ludzi. Jedni którzy robią to z upodobaniem z własnej woli, bo taki jest ich wybór inni dlatego, że zostali zmanipulowani i im się wydaje, że robią to z własnej woli. No i trzecia grupa która działa pod wpływem przymusu, no, gdzie diabeł wie, w jaki sposób ludzi w pewien sposób przymusić do spełniania jego celów. Proszę, ma też to do siebie, że pewnych rzeczy nie wiemy y, w szczegółach, ale się okaże. Natomiast bardzo wyraźnie tutaj jest ten kierunek przymuszenia całego świata do jakiejś formy oddawania religijnej czci. A, a co jest Bożą odpowiedzią? Księga Apokalipsy, 14 rozdział i 7 wiersz. Czyli coś, co moglibyśmy przeczytać na początku, czytamy gdzieś w środku. Mhm. Ale może właśnie dlatego jest to taki moment, gdzie teraz damy odpowiedzi na to, przynajmniej spróbujemy. A co prorostwo, jakie ma odpowiedzi i rozwiązania? Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Skąd ta fraza, oddajcie pokłon, czyli jeżeli bestia i wszystkie te siły przeciwne Bogu namawiają do oddania pokłonu, cały świat przymuszają do oddania pokłonu przeciwnej Bogu sile. Bóg mówi przez anioła, zróbcie coś innego, bądźcie mi wierni i oddajcie pokłon temu, który stworzył. Skąd ta fraza? Ja widzę pewną analogię, oczywiście okoliczności są nieco inne, ale wyobraźcie sobie, no przecież przed takim wyborem, takim dylematem stanęli pierwsi ludzie. Tam były dwa bieguny, dwa kanały, prawda? Z jednej strony e, Boża prośba, zachęta do posłuszeństwa, do zaufania, prawda? Kwestia owocu, nie zrywaj, bo umrzesz ale inny głos mówi absolutnie nie. To jest droga do, do awansu, rozwoju i tak dalej. Tam nie było może takiej presji, która, która wymuszałaby, ale były, była decyzja, którą trzeba było podjąć. Komu zaufać, komu oddać cześć, kto jest dla mnie autorytetem. W apokalipsie widzimy, że tutaj już wkracza przymus. Tutaj już nie ma dobrej woli, ale jest presja, żeby wybrać tą drogę, którą przedstawia szatan, prawda? Więc jest, jest to już mocna walka. Tu już mamy konflikt, potężny konflikt. Ciekawe, że tutaj apokalipsa, Bóg w Apokalipsie odwołuje się do stworzenia, mhm. prawda? A człowiek został stworzony, człowiek przebywa w otoczeniu stworzenia i teraz tym sposobem wywierania presji przez Boga na człowieka jest jakby wezwanie, spójrz na przyrodę. Zobacz moje działanie w tej przyrodzie, które powinno skłonić człowieka i ta refleksja nad przyrodą do tego, żeby z własnej woli, z własnego zachwytu nad Bogiem, oddać mu pokłon i chcieć iść za Bożym głosem. My mówimy dzisiaj, tak krążymy ciągle wokół tematu, soboty, a końca świata. No właśnie, czy brzmią tutaj przykazania w tej frazie? Brzmi tu przykazanie, oczywiście, czwarte przykazanie, ale w teologii judaistycznej sobota jest nazywana świątynią czasu. I to jest takie miejsce właśnie, w którym człowiek może przyjść, oderwać się od tej sfery materialistycznej, bo znowu mamy tutaj kontrast. Znak bestii, która jest bardzo mocno... Nacisk jest bardzo mocno położony na sferę materialną i znak Boga, gdzie jest czas na odpoczynek, czas na refleksję, czas na to, żeby właśnie poprzebywać z Bogiem, który jest stworzycielem, nabrać do niego szacunku, do, nabrać do Niego zachwytu i powiedzieć, to jest Bóg, którego chcę naśladować, to jest Bóg, po którego stronie chcę stać w moim życiu. Jak Bóg tutaj przypomina e, całej, całej ludzkości, mówi, jeżeli szukacie życia, szukacie ratunku, mm. e, to zwróćcie się do Stwórcy. To jest oczywiście nawiązanie do przykazań, do, do samego początku. Pomyśl człowieku, e, skąd jesteś i te kolejne elementy. Oprócz źródeł wód, one oczywiście pochodzą z przykazania, dotyczącego przestrzegania szabatu. E, ciekawe źródła wód, one są istotne dla tej lokalizacji geograficznej. Jak nie ma wody, to jest źle. Czyli też prawdopodobnie e, Bóg mówi, zobacz, jeżeli jest kryzys, musi, musi być kryzys, cierpisz człowieku, jest źle, to co masz zrobić? Zwróć się do stwórcy, szukaj stwórcy w tym, w tym czasie. No i jednocześnie właśnie odniesienie do, do przykazania. E, no właśnie, dotykamy bardzo ważnej kwestii. Bo to jest sedno i tytuł, tego całego studium, prawda? Koniec. koniec świata, sobota. Dlaczego mamy problem, słysząc taki tytuł? Sobota i koniec świata. Absurd. W oczach wielu ludzi. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zabraknie nam podbudowy Starego Testamentu, czytamy sam Nowy Testament, tracimy. Jeżeli czytamy Biblię od samego początku, no to pierwsze dwa rozdziały mówią, Bóg jest Stwórcą. Mało tego, że jest twórcą, Bóg upamiętnił to swoje działanie poprzez siódmy dzień tygodnia. I teraz, jeżeli jestem człowiekiem, który wierzy w to, że Bóg stworzył, to muszę coś z tym siódmym dniem zrobić. I jeżeli chrześcijanie dzisiaj depresjonują Stary Testament, uważają, że może nie jest za bardzo ważną częścią Pisma Świętego, jeżeli pominiemy te pierwsze rozdziały Biblii, to mamy problem potem z Dniem Świętym. I właśnie dlatego trzeba to znać, żeby potem wiedzieć, jak ważne jest, że Pan Bóg wybrał sobie dzień, położył na nim błogosławieństwo, odpoczął w tym dniu, uruchomił kalendarz. Jest to związane z tym, że On stworzył. To ma przypomnieć, żebyśmy ciągle mieli to w głowie, że Bóg jest stworzycielem. A jeżeli powiemy sobie, nie, nie, Pan Bóg nie mógł stworzyć w ciągu siedmiu, sześciu dni, prawda, całego uniwersum i siódmego odpocząć, Nauka mówi coś innego. A jakie konsekwencje dla ludzkości, że zapomniała. O Bogu Stwórcy. No, wszystko się sypie. To... Moi drodzy, jeżeli wierzę, że Pan Bóg mnie stworzył to znaczy, że moje życie ma sens że on nadaje mi wartości, że nie jestem dziełem przypadku. No powiedzcie swojemu dziecku, że ono jest dziełem przypadku, tak? że, że nikt ciebie nie planował, ciebie nie chciał, po prostu jesteś. To jest dramat, to pęka serce w tym momencie. Natomiast jeżeli wiem, że Bóg mnie chciał, że Bóg mnie stworzył, nadał cel mojemu życiu, prowadzi mnie przez to życie, ma dla mnie fantastyczne... Yy, no, wizję Je, przyszłości. Jak by wyglądało nasz, nasz świat, nasze funkcjonowanie między ludźmi, gdybyśmy bardziej pamiętali, albo gdybyśmy po prostu pamiętali o tym, że pochodzimy z jego ręki. Tak, Wartość człowieka, coś w naszych relacjach, co by się jeszcze mogło zmienić? Szacunek do samego siebie o wiele większy. Do I przyrody, do innych. I do, doczenia, prawda, tak. do ziemi jako takiej, tak. Ale też myślę, że jest siódmy dzień, tak odpocząć. Mhm. Nie byłoby pracoholizmu. O, mniej by było, no, z, drugiej, mniej. z drugiej strony ja też... mniej. Nie, nie byłoby lenistwa, bo to no, samo przykazanie tak. mówi sześć o, dni będziesz pracował uczciwie. Ale to jest ciekawe, że w prawach dotyczących soboty spotykają się dwa wymiary działania Boga. Działanie Boga, który jest stworzycielem wszystkiego i działanie Boga, który jest zbawicielem. W tej w wersji dziesięciu przykazań, które przekazał Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa i Bóg mu przekazał te słowa, jest inna motywacja do szanowania tego dnia i szanowania Boga. W Księdze Powtórzonego Prawa, w piątym rozdziale, 15 wierszu Bóg mówi w taki sposób. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, a wyprowadził cię stamtąd Pan twój Bóg. Mocną ręką i wyciągniętym ramieniem. Dlatego przykazał ci Pan, Twój Bóg, obchodzić Dzień Szabatu. No, w kontekście bezpośrednich adresatów. Narodu, który pamiętał albo, albo usłyszał z przekazu ustnego poprzedniego pokolenia, jaki był ich los w Egipcie. Jaki Czyli taki wielowymiarowy aspekt tak, tego, tego tak. dnia. I teraz. Sobota, kiedy przychodziła w domu Izraelity. To był ten dzień wspominania tego, że Bóg jest stworzycielem, ale że też jest wybawicielem od tego, co działo się w Egipcie, ale też tego, co działo się w ich życiu różnych trudności. Mhm. Czyli jak przyjdzie ten czas, ten zły, pewnego dnia, Bóg mówi pamiętaj o tym dniu, bo on będzie ci przypominał, kto cię tyle razy ratował i kto cię teraz uratuje. I tu jeszcze jest pewne antidotum, Alternatywa do tego przymusu, o którym mówiliśmy. Dlatego, że w przypadku zbawienia, zbawienie po pierwsze jest wybierane dzięki wolnemu wyborowi, po drugie daje wolność. Tak jak mówi Biblia, gdzie Duch Pański, tam jest wolność. I w tym momencie tu stajemy przed alternatywą albo Bożego, Bożej propozycji bycia wolnym, albo propozycji tej drugiej siły, która stosuje zewnętrzny i wewnętrzny przymus. Kiedy mówimy o stworzeniu, to jako chrześcijanie, tacy biblijni, nie mamy wątpliwości, Bóg stworzył świat w sześć dni, tak jak jest napisane w Biblii. Dzisiaj jest łatwiej to udowodnić, mamy mnóstwo naukowych, mocnych na to dowodów, jednak jest cała rzesza, szczerych ludzi, którzy tkwią gdzieś mocno w nauce i mają inną pulę dowodów i próbują pogodzić tę sprawę. Mówią tak stworzenie Bóg stworzył, tak Bóg jest naszym Ojcem. No ale co, cóż stoi na przeszkodzie? Jaka różnica, jeżeli stworzył nas przez ewolucję? Czy jest to jakaś różnica? Generalnie w Bożym stworzeniu widać pewien zamysł. Bo przecież kiedy czytamy o tygodniu stwarzania, to można odnieść wrażenie, przynajmniej niektórzy mogą takie wrażenie odnieść, że może Pan Bóg dostał zadyszki i szybciej nie był w stanie tego zrobić. Czy Pan Bóg mógł powiedzieć, niech się stanie wszystko i stało się wszystko w ciągu ułamka sekundy? Oczywiście, bez że tak. Problemu. jeżeli wierzymy w takiego Boga, to nie ma problemu. Dlaczego zatem Pan Bóg stwarza świat w ciągu sześciu dni? Jest tym pewien zamysł, żebyśmy widzieli, że Pan Bóg daje nam w prezencie czas, czas na pracę, Czas na spotkanie z nim, na doświadczenie jego bliskości. Pierwszym pełnym dniem, w który wszedł Adam Jewa, to był właśnie dzień siódmy. Pan Bóg mówi: Poznajmy się, zatęsknijmy za sobą. Bo rozumiecie, no, jak gdybym otworzył oczy na miejsce Adama, to bym od razu Pana Boga zasypał tysiącem pytań, co się dzieje wokół mnie, kim ja jestem i tak dalej. Pan Bóg dał ten czas: Poznajmy się. A potem dopiero nastał pierwszy dzień, tygodnia, tej czas aktywności dla Adama. Tak, A to, więc to jest ta wersja, ta, którą my widzimy, jest wtedy piękna i doskonała. Co psuje ta wersja z ewolucją? Że Bóg tak, on to stworzył, ale jednak posłużył się ewolucją, bo mamy jakieś tam swoje poszlaki na to. Znaczy, jest to ciągle teoria i teoria, która cały czas jakby ewoluuje, prawda, sama. Mhm. Ale co nam to psuje w tym obrazie? E... No wszystko. Wszystko, dosłownie wszystko, dlatego że czego mnie uczy teoria ewolucji? Bez sensu totalnego, bezsensownego przypadku, żadnych wartości... No, no nie, ale to, to Bóg w tym momencie, on posłużył się ewolucją. No dobrze, ale to też wtedy rzutuje na Boga. Jeżeli Bóg prawda, pozwala, żeby, żeby życie wyłaniało się poprzez jakieś mm. mikro -tragedie, jeżeli przeżyją, czy wejdą w to życie ci, którzy pożrą innych, tak. No to jaki to jest Bóg? Właśnie to chodzi o ten charakter Bóg Boga. Bóg przemocy, Bóg eksperymentów, Bóg wycofany, Bóg, który tak naprawdę wszystko zostawił własnemu biegowi, uruchomił maszynerię i zostawił, odszedł. No chyba nie, to, to, to zupełnie inna wizja charakteru mm, Boga. To jest wyścig. Ta. Ale to te są też pytania o w ogóle działanie Boże w całej historii. Jeżeli traktujemy symbolicznie pierwsze trzy rozdziały Biblii, nawet pierwszych 11, i próbujemy dołożyć do tego pewną narrację symboliczną to od razu może mm, budzić się pytanie dobrze to jak traktować koniec narrację świata. Do... koniec świata w pewnym momencie tak ale narrację zbawczą dotyczącą Jezusa jego śmierci jego zmartwychwstania czy to też nie są jakieś symboliczne przekazy mm -hmm. i też koniec świata tak jeżeli traktujemy pierwsze rozdziały jako symboliczne no to i ostatnie też równie dobrze można traktować symbolicznie i takie działanie Boga rozciągnięte w czasie, chociażby przez polityczne działanie. Ale, ale, moi drodzy, jeżeli powiedzmy, chcemy pomóc Panu Bogu, posiłkując się nauką, pseudonauką, prawda, teorią ewolucji, to tak naprawdę robimy Panu Bogu niedźwiedzią przysługę. Bo sprowadzamy Boga do naszego ludzkiego wymiaru, że Pan Bóg w tej narracji staje się jedynie troszeczkę silniejszym człowiekiem skoro jest zależny od wielu innych rzeczy i nie może pewnych spraw przeskoczyć. Nie chciałbym wierzyć w takiego Boga, który jest nieco większym człowiekiem. To jest strata czasu, to jest jakaś totalna pomyłka. Tak, to, to nie pasuje do całego przesłania Biblii. No dobrze, zatem mamy te ostateczne wydarzenia. Bóg wzywa do tego, żebyśmy pamiętali, że On to wszystko stworzył. To nam nadaje sensu, to nam nadaje tej pewności, że On przyjdzie z ratunkiem. Nawet gdyby cały świat szedł w innym kierunku, to On... Kolejny raz przyjdzie i zainterweniuje. A jak odpowiedzieć chrześcijanom, którzy trochę inaczej patrzą na, na tę sprawę? Mówią, no wy adwentyści, wy sobotą tak zawsze mieliście, tak ją tutaj próbujecie różnymi sposobami. Czy to faktycznie chodzi tylko o jeden dzień? Piątek wieczorem, zachód słońca, do zachodu słońca, nic nie robimy. Czy Pan Bóg siedząc, tam w swoim królestwie mówi, o, to są ludzie, ci będą zbawieni, a no tam ci nie złapali tego dnia, no niestety. Czy, czy nie sprowadzamy czasem tych ostatecznych wydarzeń do kwestii 24 godzin, gdzie człowiek ma nie pracować? Jaka jest głębia czy tego, bo to gdyby, zawsze musi być jakaś gdyby głębia. Gdyby Pan Bóg tak traktował to dosyć luźno, że tak powiem, to przykazanie brzmiałoby inaczej. Pamiętaj, o święceniu jednego dnia, który sobie wybierzesz. Jakiegoś. Jakiegoś, tak. Może to być piątek, może to być sobota, niedziela, środa, jeżeli pasuje byle to był jeden dzień. Ale jeżeli Bóg tu określa ściśle czas, sposób oddawania Mu czci tego dnia, to znaczy, że to jest pewien taki taki probierz wierności Mu. I jeżeli wyznacza tak dokładnie, to on chce sprawdzić też naszą wierność, wierność człowieka wobec jego działania w takim normalnym życiu też. Właśnie. To będzie przygotowanie też na ten czas kryzysu. Nie zawsze, zawsze zastanawia, dlaczego Pan Bóg czasami prosi nas o coś, co nie do końca ma jakąś logiczną podbudowę. Mhm bo my chcemy wiedzieć, prawda? Dzieci potrafią rodziców zamęczać pytaniami, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego? No chcemy wiedzieć, widzieć sens, prawda? Czasami Pan Bóg daje nam coś, co do końca nie jest logiczne, bo przecież czy Pan Bóg nie mógł wybrać środy jako swój dzień, poniedziałek? Mógł każdy, wybrał ten, siódmy. Przypomniam się historię Namana. Trędowaty człowiek przybywa do izraelskiego proroka i spodziewa się, że stanie się coś wielkiego, wyjdzie, jakieś będą rytuały, a tymczasem słyszy, idź i obmyj się siedem razy w Jordanie. tak? I mówi, zaraz, sorry, jechałem tak, tak, tak długi czas, yy, Trudy podróży, prorok nawet ze mną nie porozmawiał, wysłał swojego sługę i mam się siedem razy zanurzyć w rzece, my mamy piękniejsze, bardziej czyste rzeki niż ten Jordan. Ale co mówią słudzy? Co ci szkodzi? Posłuchaj Boga. Nawet jeśli to, co słyszysz, wydaje ci się absurdalne. Zrób to, o co Bóg cię prosi. I czasami właśnie kwestia soboty postrzegana jest przez pewne środowiska chrześcijańskie jako coś nie do końca sensownego. Sobota to jest relikt przeszłości, no może Żydzi, prawda, z tym mają jakiś, jakąś większą radość, błogosławieństwo, przyjemność, nie wiem. Natomiast czy nam to jest potrzebne? I co się okazuje, że kiedy rozmawiamy o innych zasadach objawionych w Nowym Testamencie, o innych przekazaniach, mówiąc dosłownie. A więc mówimy o bałwochwalstwie, w wierze w jednego Boga, o szacunku dla imienia Bożego, o szacunku dla rodziców i tak dalej, tak dalej. Wszyscy chrześcijanie powiedzą Amen, tak. Ale kiedy mówimy o sobocie, to wielu chrześcijan mówi, A po co Panu Bogu to wszystko? To jest bezsensowne przecież. Tutaj e, obraz soboty niejednokrotnie zaciemnia też e, pryzmat Nowego Testamentu i postawy faryzeuszy. Którzy przykładali wielką uwagę do formy zachowywania tego dnia. I przez ten pryzmat dzisiaj osoby, które decydują się na święcenie soboty, też są takie postrzegane w ten sam sposób. Czasami na to pracujemy też. Dokładnie, tą presją wewnętrzną, żeby być jak najbardziej wierni Bogu i w ten sposób a, zyskać Jego przychylność i zyskać możliwość zbawienia. Ale ja jeszcze raz powtórzę. To jest wolność. Tak? I jeden z tekstów z Księdza Wyjścia mówi o tym: święcie moje soboty, żeby były znakiem między mną a wami, że jestem Bóg, który was poświęcam czy uświęcam. Z czego się bierze uświęcenie? Ze wspólnoty, z bycia razem. Właśnie takiego odczuwania wolności bycia z Bogiem. I to jest, to jest ta głębia, której również my musimy się uczyć, tak jako, jest. jako chrześcijanie, jako adwentyści. My przestrzegamy szabatu od niecałych 200 lat. Nawet no, 150 i troszkę. Więc nasza tradycja, nasze, nasza znajomość tematu, ona cały czas powinna wzrastać. To nie jest tylko 24 godziny, kiedy przestajemy pracować, ale tak jak Bóg Stwórca, On cały czas y, nawołuje do tego, żebyśmy wrócili do tego, co na początku, właśnie do relacji, do poszukiwania nie tylko nic nie rób, ale właśnie rób, co rób. Żebyśmy mieli taką umiejętność, do czego ten dzień ma służyć. Żebyśmy patrzyli nie tylko w negatywny sposób, o tego nie możesz, tego nie możesz, co jest takie dość klasyczne, a właśnie co, co możesz zrobić, żeby ten dzień był jeszcze piękniejszy, nie tylko dla Ciebie, kim, ale dla całego świata. Z kim świata. przebywać przede wszystkim. Z kim no mamy, przebywać. Mamy czynić właśnie, no, z miłości do Boga i do ludzi, prawda? Opowiadać o Nim w tym dniu, szczególnie, każdego dnia, tak? Ale szczególnie w tym dniu mamy, zostawiamy te obowiązki z dnia codziennego, tak jak Bóg odpoczął, Siódmego dnia od tego, co stwarzał, prawda? Tak samo my mamy właśnie być aktywni, ale właśnie w taki sposób, żeby, żeby w ogóle radować się Bogiem, tak, opowiadać, czynić dobro, tak? Skupić się na, na Słowie Bożym, żeby studiować, modlić się wspólnie, opowiadać o doświadczeniach, które mamy z Bogiem, tak? Jak Bóg jest wspaniały i prowadzi nas w życiu, tak? I to, to musi jest być ten coś, czas właśnie, żeby, żeby na to właśnie... Tak musi być coś rzeczy. więcej. Kiedy Jezus został ukrzyżowany, był piątek wieczorem i za chwilę ci, którzy go ukrzyżowali, stwierdzili, zrobiliśmy super robotę, właśnie możemy świętować szabat. Chwała Bogu. Kolejny szabat nastał i minęły 24 godziny. Więc to ewidentnie nie chodzi w tych czasach końca o to, że... 24 godziny Bóg w niebie myśli sobie, ale wspaniale, chodzi o całą tą głębię. I, I takie pytanie właśnie z tą apokaliptyką i tymi ostatnimi wydarzeniami. Tak jak często stawiamy, że sobota będzie takim probierzem, że z jednej strony ci, którzy tego dnia nie czczą, poszli za um, wszystkimi fałszywymi religiami, oddają cześć stworzeniu, nie stwórcy, bo Bóg jako stwórca wybrał ten dzień. Czy mamy jeszcze jakieś inne obrazy takie biblijne, gdzie Bóg dzieli ludzi na dwie grupy. Tak jak tutaj będzie ta apokaliptyczna y, wizja ci, którzy czczą Boga zachowując Jego dzień i cała reszta. Czy mamy inne fragmenty, gdzie ludzkość jest podzielona na dwie części? Wiele takich obrazów. Kwestia potopu, ludzie w arce poza arką. Kwestia paschy, ci, którzy są w domach, krew baranka strzeże i bezpieczeństwa i ci, którzy są na zewnątrz. Generalnie Pan Bóg zawsze mówi, wybierz. Nie jesteś w stanie służyć wszystkim. Musisz poświęcić się czemuś, a więc albo ja, albo wszystko, co na zewnątrz, ale beze mnie. I pierwsze przekazanie brzmi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie albo, albo przy mnie, jakkolwiek to tłumaczyć. prawda? Czyli Pan Bóg wymaga wyłączności. Pan Bóg nie chce się dzielić naszą miłością, naszą uczcią, naszym zaufaniem. Ale właśnie... Chodzi o te relacje, o których tak mówimy i wydaje mi się, że to niezrozumienie odnośnie soboty wynika też w pewnym wymiarze z tego, że chrześcijanie, którzy wiedzą, że sobota jest ważna, nie potrafią pokazać tak do końca, czym ta sobota dla nich jest. Mhm. Jeżeli widzimy chrześcijanina, który mówi o Chrystusie, ale w takich zgaszonych słowach, tak, tak szaro, tak beznamiętnie, tak, tak bez emocji, po prostu jak encyklopedia, to ludzie słuchający takiego świadectwa mówią no tak, no przekazuje mi jakieś informacje, on, on, absolutnie jego serce jest daleko od tego wszystkiego. I podobnie jest z sobotą. Łatwo jest spierać się z innymi, że sobota, a nie niedziela. Dużo tekstów mamy tak, tekstów. Nie? arsenał jest mocny. Ale pewnie niektórzy powiedzą ok, to pokaż mi jak ty na co dzień. Tak. Ten no, czas spędzasz. No, gdyż jak czytamy tutaj o, o Dniu Sądu, prawda, w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, Pan Jezus mówi, prawda, że będzie dwie grupy. Tak. Ci, którzy właśnie pomaga, pomagali, czynili dobro jednemu. Ci, którzy przestrzegali soboty, tak? <śmiech> nie, <śmiech> nie, no nie ma tam takich, Nie ma właśnie prawda? nic, to jest o miłości. Ci, którzy czynili dobro jednemu, choćby nawet z tych najmniejszych. Panie Jezus mówi, to, to mnieście, jakby pomagali, tak? Mhm. E, więc tu chodzi o miłość. Oczywiście też w związku z, z, z, z szabatem, żeby w tym dniu właśnie uwielbić Boga, ale uwielbić właśnie nie tylko, żeby o tak, nie, nie robię nic, wszyscy mm -hmm. 24 godziny. O, już jestem bezpieczny, da. jestem w tej grupie, bo to jest, to jest łatwiejszy mm -hmm. sposób powiedzieć, ja znalazłem kilka tekstów, to jest ta nasza wizja apokaliptyczna, ja zachowuję sobotę, Panie Boże, już nie masz wyjścia. Nie, Bóg, Bóg pokazuje w tych wielu innych momentach. Czyli właśnie czynić dobre. Sam Pan Jezus mówił, mnie, że yy, uzdrawiał, tak? Co, co jakby za, za, faryzeusze zarzucali, że nie wolno tego robić w szabat. Tak? On pokazywał i, i tłumaczył, że jak najbardziej, prawda, że tak jak wpadnie owca do rowu tak, w dniu świętym, w dniu sobotnim, to co, nie wyciągniesz, nie pomożesz temu swojemu zwierzęciu? Więc tu chodzi o miłość, tak, mm. o miłość. Ale właśnie, bo moim zdaniem tak, kiedy czytamy w, w Biblii hasło, wyszukamy sobie hasło odpocznienie, to okazuje się, że ono ma niesamowitą głębię, bo wejście do ziemi Kanaan było nazwane wejściem do odpoczynku Bożego. Chrystus, kiedy mówi o zbawieniu, mówi o zbawieniu w kategoriach odpoczynku w Nim. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, spracowani. Ja dam wam ukojenie, dam wam odpoczynek. List do Hebrajczyków, rozdział 4, mówi o tym, że wejście do, do odpoczynku, do Bożego zbawienia ma związek z tym, żeby odpocząć tak jak Bóg po swoich dziełach. A jak Pan Bóg odpoczął? Uświęcił. Siódmy dzień. Czyli wejście do zbawienia, wejście w relację z Bogiem, przyznanie się do Boga, uznanie w Bogu mojego Stwórcę, mojego Króla, mojego Pana i mojego Zbawiciela ma bliski związek z tego, z tym, czy posłuchamy Boga w kwestii czwartego przykazania. To nie jest kwestia Żydów, to nie jest kwestia Adwentystów, ale to pytanie powinien sobie zadać każdy, kto wierzy w Boga. Panie, Ty coś mówisz i co ja z tym robię? Czy ja Ciebie usłucham? czy to lekceważy? Jest jeszcze jeden aspekt tego dnia w tym apokaliptycznym wydaniu, który wyróżnia właśnie Boży charakter, bo to, jak widzimy, wszystko sprowadza się do Bożego charakteru. To nie jest 24 godziny i Pan Bóg mówi świetnie, zaliczyłeś egzamin, rozwiązałeś moją teologiczną zagadkę, wyszedłeś z labiryntu. Nie, nie, to, to chodzi o przywrócenie charakteru, który... Pan Bóg dał nam przy stworzeniu na swoje podobieństwo i my go w ten sposób odtwarzamy, a sobota jest jednym z, z takich elementów i błogosławieństw dla nas. Ehm, natomiast to, co różni działanie bestii, tych e, przeciwnych Bogu apokaliptycznych, to przymus. Natomiast Bóg daje wolność. Bóg mówi, wybierz, a bestia naciska. Bestia stosuje wszelkie metody e, prześladowań i tego wszystkiego, żeby człowieka ściągnąć na swoją stronę. I teraz moje takie pytanie, bo czasem, żebyśmy mogli też jakieś takie przesłanie dla ludzi, którzy lubią teksty na temat szabatu, cenimy je, one robią różnicę, ale mam wrażenie, ja, ja sam nieraz komuś tymi tekstami przyłożyłem po głowie i y, czułem, że go naciskam. I, I w tym odnoszę takie wrażenie, że, że powinniśmy się również nauczyć i to jest taki apel płynący z, tej, z tego podobieństwa, apel dodawania wolności i przyciągania pozytywnym przykładem i tym, co jest piękne, a nie tyraniom nawet najlepszych tekstów biblijnych. Ale co nawet nie o to chodzi? Bo wydaje mi się, że język y, poselstwa trzech aniołów, on się pięknie rozpoczyna, zwróćcie uwagę, jest anioł, który leci środkiem nieba, ma Ewangelię Wieczną. Y, która ma dotrzeć do wszystkich ludzi. Jest to Boże zaproszenie do zbawienia. Ale poselstwo drugiego, trzeciego anioła, tam się robi już bardzo smutno, bo tam jest mowa o, o kaźni, o udręce. Jeżeli ktoś nie wybierze Bożego zaproszenia, to potem zacznie się bardzo niefajny świat. Dla mnie pewnym szokiem było to, kiedy czytając jedną z takich wizji odnośnie podziału ludzi na dwie kategorie, właśnie to, o czym wspomniałeś, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie jest wizja yy, yy, kozłów prawda, i owiec. I do jednej grupy Bóg mówi, idźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Ale co słyszy druga grupa? Idźcie ode mnie precz w ogień wieczny i teraz uwaga. W ogień wieczny przygotowany diabłu i jego nią, nie ludziom. A więc kiedy czytamy posarstwo trzech aniołów, Pan Bóg mówi przyjmij zbawienie, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj życie, ale jeśli nie, pójdziesz drogą, którą nie chciałbyś pójść. I na końcu tej drogi jest ogień wieczny przygotowany diabłu i jego nią. Czy chcesz się tam naprawdę znaleźć? Dlatego to poselstwo Czechaniów ono szczególnie drugie, trzecie poselstwo ma bardzo radykalne przesłanie, to tam nie ma już negocjacji. Jeżeli wybierzesz to, to konsekwencje będą takie, takie takie. Tak wybiera. wciąż w tym wszystkim Bóg daje wolność i nikogo nie przyciska, nikogo nie terroryzuje. A nawet to piekło w wydaniu Bożym, to nie jest takie piekło, jak człowiek przedstawił. Więc Bóg i jego charakter w całym piśmie, on jest naprawdę niesamowity. A sobota jest takim pięknym błogosławieństwem, które człowiekowi dał, żeby odnowić to, co było kiedyś. No, uczymy się, cały czas się uczymy, żeby to było coś jeszcze lepszego. Ja bym jeszcze powiedział, że w ogóle no, sobota jest symbolem prawda, Boga, Stworzyciela, dał nam życie, czyli też z miłości ale także właśnie, jak mówiliśmy, Boga Odkupiciela, Wyzwoliciela, prawda? I, i tutaj, że ci niesprawiedliwi zostaną no, ukarani, unicestwieni dalej, Ale to też właśnie Bóg, no, unicestwi nie będą cierpieć wiecznie, to też z miłości Bóg to zrobi, tak? A, natomiast ci, co będą żyli wiecznie, to też dla nich, żeby świat już nie był skażony grzechem, żeby nie było zła, żeby było cudownie, pięknie i też Bóg to zrobi z miłości. Czyli optymistyczna wizja końca świata poprzez sabbat. Ta wizja. Ja, ja trochę takiego jednak zabarwienia dodam <grym> powagi, bo moi drodzy, wydaje mi się, że to, co powinniśmy w Bogu cenić, to to, że Bóg jest szczery, otwarty i prawdomówny wobec nas. A więc tam, gdzie dzieją się poważne rzeczy i tam, gdzie nie ma nic do śmiechu, to Pan Bóg jest śmiertelnie poważny. I to jest jedna z tych sytuacji, że z jednej strony kochający Ojciec, Bóg miłości, Mówi o konsekwencjach zła i tutaj żarty się kończą po prostu. A więc wydaje mi się, że są momenty, w których powinniśmy spoważniać, powinniśmy zrozumieć, że kwestie, których dotykamy są naprawdę najwyższej rangi I, i kochający Bóg jednak podejmie radykalne działania, żeby usunąć zło ze świata, który stworzył i to nie będą wesołe rzeczy. Tak jest, to, to jest to, ta dobra nowina, to jest nowina sądu, natomiast wciąż widzę osobę Jezusa, która tylko w wyjątkowych momentach y, przejmuje taką inicjatywę radykalną, którą my byśmy często chcieli stosować przez cały czas y, i ten nacisk, on jest jednak domeną bestii, natomiast Bóg cały czas przyciąga tym swoim niezwykłym charakterem, gdzie w końcu owce mówią, Panie, kiedy? Bo my po prostu szliśmy za Tobą, bo Ty jesteś taki niezwykły i robiliśmy to wszystko, bo, bo Ty prowadzisz. I jeszcze pewnie można by wiele <głos> powiedzieć. Mili widzowie, bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Jest wiele błogosławień, które możemy odkrywać i jednym z nich jest dzień, który Pan Bóg tam na samym początku dał nam ludziom, żebyśmy my mogli być bliżej Niego, bliżej siebie. I żebyśmy się cały czas uczyli, jakie pokłady w tym są niezwykłych rzeczy wciąż jeszcze do odkrycia, jak możemy służyć sobie nawzajem, innym ludziom. I przede wszystkim, żeby odtwarzać ten Boży charakter, to podobieństwo Jego w nas, korzystając z tego, co, co nam dał. Zatem, mieli widzowie, niech Bóg wam błogosławi, niech każdy kolejny dzień szabatu będzie tym jeszcze bliższym Bożego Królestwa, bo takim jest zawsze, ale żeby przybliżało nas to z taką świadomością i żebyśmy rozsiewali wokół tę Bożą miłość, żeby przeciągała innych, żeby ludzie w obliczu tego, kim jest Bóg, nie chcieli iść za żadnymi bestiami, żeby żadne trudności, prześladowania, cokolwiek nie stanęły na przeszkodzie a i tak do Boga należy ostatnie słowo i to On doda nam sił w tych najgorszych momentach. Zakończyłem modlitwą. Nasz drogi Boże, z całego serca dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że nie jesteśmy skazani na domysły, nie musimy błąkać się we mgle, ale wiemy, jakie są Twoje zamiary wobec naszej planety. Chcemy dziękować za wszystkie ostrzeżenia, które informują nas, jak będzie przebiegał scenariusz ostatnich wydarzeń. I chociaż... Wszystko to brzmi bardzo poważnie i powinniśmy prostwa traktować niezwykle serio. To przecież w tym takim smutnym, dramatycznym świecie, tym obrazie jest tyle Twojej nadziei, tyle Twojej miłości. Wierzymy, Panie, że przeprowadzisz nas przez wszystkie trudne sytuacje naszego życia, że przygotowałeś dla nas wspaniały świat, który jest dla wszystkich tych, którzy zapragną tam być. Panie, prowadź nas i pozwól, abyśmy wszystko to, co mówisz do nas, traktowali z należytą powagą i szacunkiem, bo nawet te drobne rzeczy są w Twoich oczach ważne. Chcemy dziękować, Panie Boże, za wspólne studium i wywyższamy Ciebie, dlatego że jesteś godzien naszej czci jako nasz Stwórca, Król, Zbawiciel i Cudowny Ojciec. Niechaj Tobie będzie chwała w Chrystusa imieniu. Amen. Mili widzowie, bardzo dziękujemy, że dotrwaliście do e, tego momentu. Jeżeli dotrwaliście, to zapraszam was bardzo serdecznie również za tydzień. E, I każdego dnia do studium, jego słowa, do takiej łączności z nim. E, a kolejny temat to miasto zwane zamieszaniem. Do zobaczenia.